Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Ojęknicy, informuję, że sesja Rady Miejskiej w Ojęknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam wszystkich radnych, witam pana burmistrza, panią sekretarz panią skarbnik, dyrektorki i kierowniczkę jednostek organizacyjnych. Gminy, witam kierownika Ustępu Policji w obietnicy. witam też członka Zarządu Powiatu Rzarskiego, Pana Romana Mazurkiewicza. Panią Marlenę, Pana Dawida. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Informuję, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Proszę o zalogowanie się. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, to stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Utrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad, czy jakieś uwagi dotyczące, propozycje dotyczące tego porządku? Panie, Panie Przewodniczący, komisji, jeżeli ja proszę. mogę, wysoko Rado, chciałbym zmienić porządek obrad, ponieważ tutaj nas, na, na, na komisjach przedyskutowaliśmy punkt na przykład ósmy o podstawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania z budżetu gminy Łęknica środków finansowych na fundusz wsparcia policji tutaj komisje miały jakby różne zdanie na ten temat natomiast ja wnioskuję bo chyba większość radnych jest na tym żeby ten punkt ściągnąć z porządku obrad żeby wysłuchać opinii sprawozdania kierownika posterunku tutaj naszego w na temat działalności policji w tamtym roku i wtedy na podstawie tego, tego sprawozdania podjąć uchwałę. Taka była sugestia więc jeżeli można to ja bym bardzo prosił żebyśmy ściągnęli ten punkt i w, zamiast tego punktu żeby wprowadzić nowy punkt chodzi tutaj o uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji na działalność cisu w, w, w tym roku. Była potrzeba żeby za, żeby zaktualizować dofinansowanie działalności naszego CIS-u. Ten punkt został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej, więc bardzo bym prosił, żebyśmy po prostu zmienili porządek obrad i w miejsce tego punktu w sprawie uchwały o przekazaniu dotacji środków tutaj z gminy Łęknica na wsparcie policji. Wniesi ten punkt w sprawie ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy. Jeżeli można to marzo Czy Czy jakieś inne uwagi dotyczące proponowanego porządku obrad? Jeżeli nie to przystępujemy do głosowania. E, za propozycją Pana Burmistrza zmieniającą porządek obrad w ten sposób, że zdjęto by projekt uchwały dotyczący wsparcia policji, a w to miejsce wprowadza się projekt uchwały dotyczący dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy. Kto z Państwa jest za zmianą proponowanego porządku obrad według propozycji pana burmistrza proszę o wam to zagłosowanie. Kto za, kto przeciw, kto wstrzymuje się. Powiedzę, że w wyniku głosowania program porządku, porządek obrad został zmieniony. Na tej zasadzie, co mówiliśmy wcześniej, yy, zostaje, zdjęty zostaje projekt uchwały dotyczący wsparcia policji, a w to miejsce wchodzi projekt uchwały dotyczący dotacji dla do Centrum Integracji Społecznej. Yy, tutaj na stole prezydialnym leży protokół z poprzedniej 49. sesji. Można w przerwy zerknąć i pod koniec, gdzie będziemy przyjmowali głosowanie, ten projekt, swoje zastrzeżenia, jeżeli takowe się pojawią, zgłosić. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza. Czy pan burmistrz chciałby uzupełnić tą informację? Tak, ponieważ byłem teraz dwa dni w Poznaniu na Konferencji, która zostałem zaproszony jako przewodniczący tutaj naszego porozumienia międzygminnego porozumienia międzygminnego gminy leżących na terenie Łukomrzakowa i jestem przedstawicielem tego z, z tutaj jakby z tego porozumienia. Chodzi o transformację energetyczną. Było tam poruszane bardzo wiele rzeczy, które są związane właśnie między innymi z, z wieloma aspektami. Głównie mówiąc, jakby odchodzenie od węglowodorów, czyli generalnie od, od palania i wykorzystywania węgla, yy, szczególnie węgiel i paliwa stałe, tak, i były tutaj, był temat szeroko omawiany. No, że tak mogę po powiedzieć, no, będzie bardzo dużo zmian, one będą, wbrew pozorom, zachodziły już, już tak naprawdę niedługo, bo chociażby będą, będą wymagane certyfikowanie każdego budynku, czy też publicznej, a nawet budynków. Yy, budynków własnościowych, gdzie trzeba będzie zrobić audyt energetyczny i, że tak powiem, walka z ocieplaniem klimatu i, i, i emisją CO2 już przechodzi, nie tylko będzie skierowana na elektrociepłowni, ale na, na samochody i po prostu będą wydawane certyfikaty i później się okaże, że jeżeli jakiś budynek emituje bardzo dużo CO2, jest opalany paliwem stałym, no to będzie, to, to nie jest nazwane karą, ale to jest powiem, to będzie opłata klimatyczna, także naprawdę to w tym kierunku to wszystko zmierza, zmienia, no będzie bardzo dużo, pieniędzy jest tak naprawdę nie za wiele, bo jak ktoś policzył, że cała transformacja energetyczna, to Unia Europejska jako cały się stanie zabezpieczyć może 20% środków, procent środków całych kosztów, resztę to powinny być nisko procedowane kredyty, różnego rodzaju instrumenty finansowe, które będą, które będą wspomagać tą transformację. No, Idee są szczytne. Ja myślę, że z pozycji, z pozycji dużych, nie wiem, i bogatych krajów, to, to, to może to tak wyglądać. Natomiast ja się bardzo bawię, czy, czy my będziemy w stanie to wszystko udźwignąć, czy my będziemy w stanie, że tak powiem, sobie z tym poradzić, no, ale to jest taka jak moja dygresja, natomiast no, będziemy musieli się do tego dostosować i się porządnie do, do tego przygotować, i w miarę możliwości próbować, próbować próbować, że tak powiem, zmieniać tutaj to naszą rzeczywistość, ale naprawdę zmian. Zmian będzie bardzo dużo, więc to, to jest jakby taka najważniejsza, najwa, najważniejsza informacja. Mówiono o klastrach energii, żeby gminy się zrzeszały. No my mamy to partnerstwo i chcemy napisać, żebyśmy po prostu tworzyli jeden klaster energii, żeby móc produkować energię z, z, z paneli fotowoltaicznych, z wiatraków, to u nas raczej nie mówię, w kontekście tego, że wiadomo, że w Łęknicy nigdy nigdy takie rzeczy nie postaną, bo my nie mamy gdzie tego zrobić, Wiemy, że mała gmina to jeszcze jest 85% obszaru jest wyłączone ze względu na obecność jakich chronionych terenów, natomiast można robić takie inwestycje w ościennych gminach i ten prąd byłby nasz wspólny i moglibyśmy, że tak powiem, zasilać nasze, nasze tutaj budynki użyteczności publiczne, oświetlenie uliczne, a później nawet przechodzić też, że na przykład sprzedawać ten prąd po korzystnych cenach dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych. Ale to taki będziemy się spotykać w tym zakresie, żeby podejmować takie decyzje. To chyba taka najważniejsza informacja. Natomiast ja tutaj jeszcze podjąłem zarządzenie, bo mieliśmy, zastanawialiśmy się kto to ma zrobić, czy Rada Miejska w czy, czy, czy bo tam ze względu jakby na nową interpretację prawa w sprawie w sprawie zmiany stawek na, na naszym tutaj lokalnym bazarze. Jak państwo wiecie stawki nie były podnoszone ponad 20 lat. Koszty drożyją Wiem, że tutaj handlujący są. chcieliby się z nami spotkać w tej sprawie, więc myślę, że może teraz tę dyskusję panie przewodniczący byśmy poprosili tych państwa i no, żebyśmy tu się mogli też wypowiedzieć na ten temat jak, jak się sprawa, dlaczego tak jest. I, i, i no, tego bardzo bym prosił, jeżeli można, żeby ci państwo tam nie czekali. Dzień, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Tam są można dobry. sobie usiąść. Tam można, można sobie usiąść. Jesteśmy akurat przy punkcie porządku obrad, gdzie mamy informację o działalności burmistrza. Burmistrz uzupełnił swoje sprawozdanie dotyczące tej, informa tej informacji o wydane zarządzenie dotyczące nowych stawek, nowych stawek dzierżawnych na targowisku miejskim. I z tego co wiem Państwo, jesteście bardzo zainteresowani właśnie tym zarządzeniem i chcielibyście Państwo zabrać głos, tak? To Panie, proszę bardzo. Chłopaki, zaczynajcie. Proszę zaczynaj bardzo. Dzień się... się... ja się... dobry państwo. Się... my tutaj zebrali się, bo to zarządzenie 377, Panie Burmistrzu troszeczkę przed rządem i to dużo. Chodzi o to, że ta podwyżka była 50%, 100% i 25%. I chciałem zapytać, czy jakieś uzasadnienia, pan burmistrz. Mhm. Dobrze, to wiecie Państwo, może pozwolicie, że ja zacznę, tak? Czy, czy jeszcze, Szanowni Państwo, e, e, dobrze, zacznę od początku. Wszyscy, wszyscy wiemy jaka generalnie jest sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, co to jest inflacja, jak to wszystko wygląda. My przez wiele, wiele lat, ponad 20 lat stawki, które były obowiązywały na, nasz, na terenie naszego bazaru były niezmieniane. Po prostu twierdziliśmy, że jeżeli jest taka możliwość miasta na to stać, to nie będziemy tych stawek podnosić, ponieważ no, chronimy w jakiś sposób, wspomagamy w ten sposób handlujących na naszym rynku. Wiadomo, sytuacja była różna, więc, więc uznaliśmy, że póki nas na to stać, to te stawki nie będą ruszane. Czyli ponad 20, chyba 26 lat albo 27 nie robiliśmy żadnych ruchów. Ja sobie pozwoliłem gdzieś tam jakby sprawdzić. Generalnie stawki, gdy były ustalone, to wtedy ZUS dla przedsiębiorców to było w 350 zł. Tyle się płaciło za prowadzenie działalności gospodarczej. Na chwilę obecną ten ZUS to jest chyba z 1800 zł. I tak w zależności od tego średnio ZUS. No, jakby porównuje otoczenie, jakie występuje, tak? ZUS zdrożał, zdrożał 500%, natomiast stawki, które obowiązują na naszym targowisku miejskim, zostały jakby dalej nieruszane. Były ciężkie czasy, był COVID, Państwo pamiętacie, było pozamykane, były granice. Stanęliśmy przed dylematem: co mamy zrobić? Granica jest zamknięta i teraz jest pytanie. No, wiadomo, Granica zamknięta na bazarze, nikt nie handluje, bo jest granica zamknięta. Jest generalnie rynek nastawiony pod klienta z Niemiec. Wszyscy o tym wiemy, tak? Stanęliśmy przed dylematem, co zrobić, jak Wam pomóc. Więc ja z tego co pamiętam, w pierwszym roku zwolniliśmy Państwa z dwóch miesięcy opłat, a w roku następnym. Tak, a w roku następnym. Dobrze, ale w roku następnym zwolniliśmy Państwa z kolejnych czterech miesięcy. Nie, trzy, trzy. Nie, cztery. Sztyczeń, luty, marzec, kwiecień. Ja sprawdzałem. Za każdym razem była podejmowana uchwała. było, ile było. Pięć miesięcy było No dobrze, ale Panie Tadeuszu, no jak, jakaś ryzyko... No dobra, nie ważne, ale to nieważne. To ważne. Ale, ale dobra, dobrze, no, to co, dobrze, no dobrze. Nie no będziemy w to... szczegóły. Ja dokładnie ok. pamiętam, bo że tak powiem mhm. się przygotowałem w tym zakresie. Mhm. Zwolniliśmy Państwa czterech miesięcy, bo no, chcieliśmy Państwu pomóc. Tak? Dobrze, co? Spotykała dziękuję. się rata miejska podjęliśmy uchwałę, były pytania jak długo jeszcze jesteśmy w stanie pociągnąć zwalniając handlujących z bazaru, no handlujących z opłat, tak więc, więc była, mówię słuchajcie damy jeszcze radę, damy jeszcze radę i tak było przez 4 miesiące. Wiecie państwo mieliśmy też pytania od lokalnych wątnickich przedsiębiorców i było pytanie pod tytułem zwalniacie handlujących na bazarze fajnie, a my? Więc odpowiedź była taka słuchajcie jak wszystkich zwolnimy ze wszystkich opłat to my to po prostu zbankrutujemy, zwiniemy Sorry, urząd. To, nie to, to, budżet, no, to, już to jest po prostu zamykamy. Słuchajcie, ja, jeżeli mogę coś powiedzieć, będąc odpowiedzialny za, za politykę finansową gminy, ja gmina nie może zbankrutować. Ja muszę zapłacić pracownikom opłaty, musimy odprowadzić ZUSy, muszę zapłacić za światło, za prąd, za wszystko. Jakby to pracowników nie interesuje. Ja jestem o tego, żeby tego pilnować. I to jest moje zadanie. Więc no. Zdecydowaliśmy się na państwa dla pomoc, na państwa dla, pomóc, na państwa dla Generalnie było to około, było to około tak plus minus prawie 2 miliony złotych, tak? Zostawiliśmy, że tak powiem, w, te opłaty zostały niepobierane w tym sensie, tak, że było pomieszczone. Musieliśmy sobie jakoś, że tak powiem, dać radę z tym, żeby żeby przetrwać, tak, no, mówiąc już tak, jakby kolokwialnie, więc były też, były też pytania od, od, od jakby od przedsiębiorców. No Sytuacja nie, to nie jest łatwe, tak? Dlaczego inni mogą, a my nie mamy nic? No więc argumenty były takie, że albo zwalniamy jedną, stwierdziliśmy, że niestety, niestety, niestety, no możemy zwolnić tylko handlujących na, na rynku. Tylko tyle. To taki był argument, że my musimy przeżyć. Wiadomo, sytuacja jak się ma. No, mamy teraz jaką sytuację mamy. Wszystko nam podrożało. Ja już nie chcę, mam na przykład chociażby, no, no dobrze, no, śmieci podrożały w tym roku z miasta o 20-25%. O Ta firma, która odbiera śmieci przedstawiła ofertę. Nie było innej żadnej oferty. My musimy podpisać umowę, bo ja jestem zobligowany do tego, żeby te śmieci odbierać. I z Manhattanu i muszę te śmieci zabierać z, no, z za miasta. Te śmieci, przepraszam, że przerwę mhm. płacimy. Dobrze. To było w ramach umowy. Dobrze. Śmieci, wie pani to, co, ja się, przy... to, ja się z panią to. zgadzam, ale no niestety no, czasy się zmieniały. Kiedyś śmieci kosztowały. Jak popatrzę to naprawdę to był żaden koszt. Natomiast wed według nowych teraz jakby tej sytuacji jaka ma to w mieście od mieszkańca, który nie prowadzi żadnej gospodarczej działalności my odbieramy 37 zł. Kto chciałem się tylko no? chciałem się pana burmistrza zapytać no? jaki jest koszt wywozki śmieci z, z Manhattanu tak. na chwilę obecną? Przez cały rok. W budżecie mamy zabezpieczone 170 tysięcy. 25 tysięcy A dzisiaj mam fakturę, mogę pokazać Ale Państwu. Ale całego roku tych śmieci. Teraz na chwilę obecną ponad 300 tysięcy. Aha, a wie Pan, że z połowa tych śmieci na rynku co jest, to jest złożona z różnych stron I, i, to, i to są, i my musimy za to płacić. Ale to skąd I... ma Pan taką informację, no, że to, już to tyle? już Pan pokazuje zdjęcie, jak sobie zrobiłem tutaj oczyszczanie na parkingu, jak Biały dzień z kebabu zwoził przy Przewoził i wrzucał w Niemiec, w Niemiec to ja bardzo, ja słuchajcie, bardzo proszę o taką informację, jak Państwo widzicie, zróbcie zdjęcia, jest policja, to można to ścigać, no to, to nie jest tak, że... Ale to nie ścigać, to... Ale nie, to trzeba ścigać, przepraszam. Tak, trzeba łożyć monitoring, żeby wiedzieć, skąd śmieci produkują. Bo w Niemczech jest za z nimi tak, tak, tak, śmieci, Z tak, tak. Ja, ja do... myślę, że tu jest połowa ja śmieci, nie, to jest nie. zwożona nie wiadomo skąd i my musimy to za to płacić mhm. i urząd musi za to zapłacić. My tak, są. zgadza się. Po, po, I i problemy z jest, problemy. jest taki pomysł, żeby po prostu to przykrócić. Ale, ja może to ale szanowni państwo, państwo, zaraz coś powiem na temat tych parkingów, które te są i tego, tego. Mamy w tym roku zabezpieczone w budżecie, bo w tamtym roku mieliśmy na to zabezpieczone 100 tysięcy złotych. To okazało się po przetargach, które po, po zebytaniach ofertowych, które dotyczyły między m.in. parkingów, ta kwota urosła prawie do, do 300 tysięcy złotych. Mamy nowego, ma, mamy przedsiębiorca, który byłby zainteresowany, żeby ten cały parking utwardzić, wyrównać i tak dalej. Proszę sobie zobaczyć zdjęcie tu. Tam na, na parkingu, w którym koło to to Jak jest zwożone. Hmm. Budowlane, wszystko rzeczy, wszystko złożone jest i to jest na bieżąco. Mhm. Ale my płacimy. Ale Państwo płacicie stawkę jedną, 20 zł. Tak? 60 ja na przykład za Proszę Państwa, Zrobili, zrobiliśmy w ten sposób, że każdy przedsiębiorca ma przypisane jedną umowę do jednego stoiska. Wy na chwilę obecną płacicie 20 zł. Jedna umowa do jednego miejsca handlowego. Jak ma pani trzy umowy do trzech miejsc, to pani płaci 60 zł. Tak to jest zorganizowane? Tak, no tak, tak. Ze no swoich tak. czasów zrobiłam głupotę, nie złączyłam te trzy umowy na jedno. No dobra, płacę te 60. Ale Spominiają wiecie, wiecie 60. państwo, ta, i, teraz, i teraz zobaczcie: jedna osoba w Łęknicy płaci 37 zł za odpady. 38, 38. 38, przepraszam. Tak naprawdę powinno być 41, bo przecież znowu opłaty poszły do góry. Przedsiębiorca, który odbiera te odpady, słuchajcie, średnio to interesuje, że to tyle kosztuje. Podpisałeś umowę, to płać. I my musimy na te pieniądze mieć, musimy mieć na to pieniądze. My nie możemy tego nie zapłacić, bo po prostu jest umowa podpisana i my musimy się z tego wywiązać. Oprócz rzeczy związanych stricte z Manhattanem, no, nazwę to fachowo, jest, jest wiele innych kosztów, które nam po prostu lawinowo wzrosły. Widzicie ile kosztuje gaz. Nasz urząd jest podłączony do gazu, miało być tak pięknie, a my płacimy teraz urząd, płacimy jako stawka, jako biznes. Ale my, rozumiemy. my, my ale nie, to rozumiemy. Stu... My nie mówimy, że, że, tak, że jest, ale, przecież, ale wiecie państwo, wiecie, wiecie o, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, każdy patrzy na swoją ten, a ja muszę ogarnąć wszystko ja muszę zapłacić. Tak. Ja nie mogę pani sekretarz nie wypłacić wypłaty. Ja muszę, a myśmy zaczęli ten rok z deficytem, wydajemy więcej jak zarabiamy. Bo wiecie Państwo, ja też Państwu powiem jedną rzecz. Każda gmina ma jakby dwa rodzaje finansów. chciałem przerwać, no. ale te pieniądze dla klasy urzędniczej to płaci rząd? Czy ja, nie, nie, absolutnie, nie. panie Staszku, Wszystko my musimy mowa. zarobić na to. No ja tak. tylko powiem jedną rzecz, bo no państwo, państwo na pewno może rząd. o tym nie wiecie, bo nie musicie wiedzieć. To my jesteśmy no. od tego, żeby... Jakby każda gmina ma dwa rodzaje wydatków. Gminy majątkowe to takie zrobić drogę, chodnik, nie wiem, coś wybudować. To takie pieniądze, na takie pieniądze możemy dostać pieniądze albo, z, z, od, od, albo od rządu w ramach Polskiego Ładu, albo z Unii Europejskiej. I my możemy to wybudować. Natomiast drugą pulą pieniędzy, znacznie większą, są wydatki bieżące. Czyli wydatki bieżące to są takie jak utrzymanie śmieci, płace, światło, gaz, woda. To jest cała, cała wielka pula. Tylko, że, ale ja muszę skończyć, bo to jest ważne. Chodzi o to, że ta największa pula, my musimy na nią zarobić. My nie możemy wziąć sobie na to ani kredytu ani Unia Europejska, Bo ani rząd nie, nie, nie da pieniędzy. Przepraszam, że powiem to brzydko. To są pieniądze nieinwestycyjne na przejadanie. O, może w ten sposób. Z tego nic nie będzie. I my, żeby żeby gmina funkcjonowała, my tych pieniędzy potrzebujemy tyle, żeby nie wydawać ich więcej jak dostajemy. Niestety nie możemy tego zrobić. Gdyby to można było wziąć na to kredyt, to byśmy wzięli sobie dobra weźmy milion złoty i nie będziemy podnosili na Manhattanie kasy bo sobie weźmiemy z tego kredyt będzie z spokój. Nie musimy to pieniądze dostać od ludzi. Podatki do, w ramach Polskiego Ładu niestety zabrano nam podatek. Bardzo duży podatek od, yy, od PIT czyli każdy kto pracuje w Łęknicy jest zameldowany płaci podatek do państwa a państwo nam oddaje tego podatku 40%. Podatki zostały zniżone bo teraz się płaci 12% podatku. Cieszę się bardzo że ludzie mają więcej pieniędzy. Proszę mi wierzyć że się cieszę ale te 5% różnicy to zabrano nam gminom. My tych pieniędzy nie mamy, to jest jakieś 600 tysięcy. Ale panie Staszku, ale ja wiem, proszę mi wiedzieć, że to ja wiem, mogę panu szczegóły podać. I słuchajcie, i stąd się bierze. Prąd, podam przykład prądu. W tamtym roku zaczynaliśmy, 300 zł kosztowała jedna megawata godzina. Teraz kosztuje 1000. 300, pro... 200% podwyżki. Ale wie pani co? Pani może, no nie wiem, broń Boże, że Pani Rzymia, ja sobie jak dobra machnę, zamknę tą interes, że tak powiem na chwilę, bo, bo mnie burmistrz nerwuje wszyscy po szali. Ja nie mogę gminy zamknąć. Ja muszę zapłacić za prąd. Nie zapłacę za prąd, to nie będzie wody i kanalizacji. No, no sorry. No. No ale my to tak wszystko rozumiemy. Będą rosły koszty, będą coraz większe tego i, i tego. My, my jesteście przedsiębiorcami, widzicie, Chcieliśmy, przerzucicie sobie to na ten. My stoimy na bazarze i wiemy jak o co tu wszystko chodzi I, i teraz tak my tu wszyscy prowadzimy działalność gospodarczą. Ponosimy no coraz większe co roku, tak coraz samo. większe koszty mhm. ponosimy. Mhm. Kupa pawilonów jest podwynajmowanych mhm. i na tych pawilonach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Oni nie mają yy, żadnych kosztów, robią nam konkurencję, wcinają się nam w towar. A my mamy, yy, my na, na tym mamy co chwilę po ale nie co chwilę. No jak? To jest pierwsza podwyżka od 20 paru lat. Nie, 20 zł ta opłata, jak to się nazywa? No, no to jest na to samo konto, co. Ale to jest nie, to, to jest nie, ale jest to samo konto. Ale to nie jest dzierżawa. To jest coś innego. Nie, no, my mamy, my no, mamy... Nazwa jest inna, no dobrze. ale jest na to samo konto. Panie, no to jest podwyżka prze no Przepraszam, jak, bo mówienie, że my cały czas mamy podwyżki, to, ale, to, ale nie, no dobra, no, no, no. no to jest no, no wymyślona no, ja ja tylko, tylko taka nie, no, ale nazwa, ale dobrze Słuchajcie, od, od, od, od kiedy przedsiębiorcy muszą płacić za śmieci? Od kiedy generalnie w, w Polsce? Od zawsze. Tak, ale po prostu... No, ale zawsze jest ale, no. Ale nie tutaj do tej ale, pory nie to... było. Zobaczcie, no nie 20 zł oddziałam... Ale nie mówcie, że nie było podwyżki, bo te 20 zł ale... to jest podwyżka. Ale... ale to było związane z, z gospodarką od ja, Ale to czego jest na to samo numer konta? jest. Ten ale, jest, ale, jest ale jak jedno... my to przyksięgujemy na inno konto, nie czy to no zmieni... To no to nie, to nie, mimo, to samo by było. Ale mowa teraz idzie o czym innym. Jak tak drastycznie pan po prostu podniesie ceny na pan to po prostu ludzie zaczną zamykać budy i pod koniec słabszych? Słabszy? to samo, bo te z budy z tyłu poodpadają, zostanie tylko ten złoty środek Niemców i tak teraz jest mniej, bo u Niemcach, w Niemczech też są zwolnienia. Ludzi mniej przyjeżdża niż przyjeżdżało, i w tej sytuacji się okaże, że na ten złoty środek po prostu nikt nie przyjedzie. I rynek po prostu umrze sam swoją własną śmiercią. Ja zatrudniam cztery osoby. No, ja jestem jako piąta na liście plac, tak? Mm. Na każdego wzrosły. Ja przy tej podwyżce, to teraz, co teraz będę miała? Ja po prostu jedną osobę będę musiała zwolnić. Każde z nich ma dzieci i co dalej? Wie pani co? Dobrze, ja panią rozumiem. Tylko, że to. to Dla mnie to jest dość To, to, to, to podwyżka, zaraz. Szczerze ale wie, wiecie państwo co? Bo jeżeli ja bym mógł po, po, po tym spotkaniu, jakbyśmy się jeszcze u mnie spotkali, sobie na ten temat porozmawiali. Jeżeli Państwo wyrazicie znaczy zgodę, pan, to ja nie mówię, żeby nam nie podwyższyć tego. No dala, nie nie dala. przeszliśmy dala, po dala, to, żeby nam na, nie podwyższyć mieszkańców. Hmm. Tylko, że, że po prostu jak Pana ja miałam spać, to na przykład Ale, mi, wyjdzie, mi wychodzi ponad 100%. Tak szanuje Bo Wiecie Państwo, bo są takie jakby pewne rozwiązania zaszłości. Ja bym chciał z nimi kiedyś, żebyśmy się spotkali. Nie wiem, jesteście Państwo w stanie przyjść do mnie w poniedziałek? Tak? Ale która mówi, no to ja się do was dostosuję. Jak, przy, jak przyjdziecie to porozmawiamy, dobrze? Bo na przykład, ja, ja potem taki przykład, ja stoję na całkiem bocznej alejce. Z prawej strony mam śmietnisko, które jest od baru. I tam są górki, śmiecie, kartony, wszystko. Otem jest, cała alejka jest pieczątką, pawilon y, porzucony, porzucony, porzucony. Ja stoję sobie w środku, więc jeszcze teraz parkują tam samochody z głównej ulicy, właściciele i ja zwróciłam uwagę, żeby mi odjechano, więc mi Pan powiedział, przecież to jest pusta alejka, nikt jej nie chodzi no to jak to jest pusta alejka, nikt jej nie chodzi jak ja miałam 15 zł, a teraz mam 21 czy 27 zł no to proszę mi wytłumaczyć jakie mam zarobić na to Wiecie Państwo, no, bo to VAT, wa my z tego watu. Ale to jest bez VATu, Panie Bogu. Nie, nie, 21 to jest bez VATu, tylko jak 27, to, wiecie Państwo, VAT idzie do Państwa. My z watu nie mamy kompletnie no, nic, nie? To przekaz, to ja wiem, ja wiem... To przekaz. No, ja nie mówię, broń Boże, żeby po prostu mhm. nie zrobić tej podwyżki, ale nie o 50%. Wie, wiecie Państwo, tylko co? nie na tych zadupiach, przepraszam. Ja, ja, ja mam taką prośbę, żeby... Nie, wiecie co, średnio, średnio jest 6, 6 zł. Ale większa część jest Tak, tak, tak. Nie są głowy jeszcze no, zabieniarza no, i mają no, dużo wyższą. To jest 5 zł. Ja, słuchajcie, jeżeli mógłbym się, ja mam poniedziałek cały czas, Dostosuję się, gdy pa, o której godzinie państwo chcecie przyjść w poniedziałek do mnie? Jak pan nie, nie, no, nie jest obojętnie, ja się do was dostosuję, proszę podać godzinę. Dziewiąta może być? Dziesiąta? Ósma? Nie, czternasta? Nie, no mamy pewne rozwiązania i propozycje, zaoferujemy i wam przemyśli, bo, bo tak, ja, ja po, po prostu 14, powiem, że no, no. w tych słabszych 14, dobrze, dobrze, tak. Jak ta podwyżka będzie, to już dużo ludzi dobrze. już mówi, że będzie rezygnowała z części pawilonów, to się okaże na koniec roku, że te dochody będą takie same, jak do tej pory są. I będzie następna podwyżka potrzebna od nowego roku. Chodzi o to Mamy podwyżki. pewne propozycje no, i... i, i, i, i, i, i śmiercią naturalną. Proszę Państwa, umówmy się na godzinę 14 i będziemy dyskutowali, dobrze? Tak? 15, tak? tak, tak w poniedziałek. Okay. Zapraszam Państwa. Dobra. Faktem jest, że żaden czas nie jest dobry na podnoszenie różnego rodzaju opłat czy, czy podatków. Zawsze będzie to źle, ale faktem jest, że no w tej sytuacji to burmistrz wyjaśnia tutaj, no takie decyzje nie, trzeba nie było, tak ja, ja rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem to, ja wiem, na chodzi, za, chodzi pan o stawki, ale o stopy dlatego ta propozycja burmistrza spotkania w poniedziałek z państwem, żeby tak? szczegółowo jest, wyjaśnić tak, skąd rozumiem, takie akurat stawki zrobimy. się Zapraszam zbyły. serdecznie na godzinę 14.00. Także dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Dziękujemy za przybycie. Za w dziękuję bardzo. Cesji. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Spra mhm. to widzenia. Dobrze sprawa naszego zawsze będzie wrażliwą, drażliwą sprawą z tego tytułu, że sporo osób przy zmęknicy i spoza też zresztą związanych jest z tym miejscem od, no, od 30 lat ponad już prawdę powiedziawszy, ale tak też prawdę mówiąc już od 20 lat słyszymy e, e, opinię, że chwila moment Manhattan padnie. Tak? No, to tak, jeżeli ja mogę zauważyć, to bo jeżeli my powtarza, powtarza, to w lutym dostajemy 25 tysięcy fakturę za, za śmieci, ok, może ktoś nam podrzuci te, ale to, no, to, jest, to jest, jest promil, to jest, jest promil, promil, jeżeli chodzi o, o, o, o, ten, o, o ilość odpadów. Ja mam takie pytanie, czy mógłby to Pan tą fakturę porównać z poprzednim rokiem i powiedzieć nam mniej więcej, czy jest to możliwe? Myślę, że to jest 100% więcej jak w tamtym roku Aha. faktura. Zawsze tak, jest lut, lut, miesiąc, tak? Tak, tak, lut, luty jest, to jest to... zawsze krótki i zawsze tych dni, dni handlowych jest. Jeżeli my dostajemy fakturę teraz 25 tysięcy, to myślę, że we wrześniu dostaniemy około 40 tysięcy za fakturę, 35. Może jest jakiś tam promiel ludzi, którzy sobie tam przywiozą, ale to Nawet jest naprawdę mało. to jest bardzo mało. To są głównie kartony, rzeczy, które są w wyniku rozpieczętowania jakiegoś opakowania towaru i to jest papier, szkło. Większość korzysta z wysypiska, nadal tam do, No, no, tam na ten, no ten, Także ten, tak. Tam no, tam faktem jest też, to można było zaobserwować gołym okiem praktycznie, że, że no klientów na targowisku miejskim nie brakuje. Nawet w tych okresach takich martwych, bo zawsze styczeń, luty, marzec to poprzednie lata pamiętam, to były takie okresy, że tam rzadko kiedy ktoś zaglądał, jeżeli chodzi o klientów. A, a tego roku to zupełnie inaczej wygląda i oby tak było, tak? Oby tak było, oby jak najwięcej klientów przychodziło tam i kupowało. Tak, bo to jest przecież zarobek dla tych wszystkich ludzi, którzy tam e, pracują, to, którzy to, swoje to, życie, no to, już sporą część to, tego to, życia to, zostawili to, na Manhattanie, bo nie są tacy, nie, którzy handlują tam od samego to, początku. No ale faktem jest, tak jak na początku Pan Burmistrz też mówił, ponad 20 lat stawki, te stawki akurat nie były w ogóle podnoszone, co jest też moim zdaniem, nie tylko sądzę moim, bo mam informacje z miasta od prowadzących działalność na terenie miasta, więc poza Manhattanem, dlaczego tak jest, że my co roku mamy stawki podnoszone, a na targowisku ci ludzie są w ogóle nieruszani. Więc z punktu widzenia społecznego jest to też no, po prostu niesprawiedliwe. Ale tutaj sprawa została w ten sposób na dzień dzisiejszy przynajmniej załatwiona, że będzie miało miejsce spotkanie z panem burmistrzem w poniedziałek, osoby zainteresowane z targowiska w imieniu tych handlujących wszystkich przyjdą i sprawa zostanie przedyskutowana. Sądzę, że burmistrz szczegółowo dokładnie wyjaśni co i jak. Odnośnie działalności burmistrza, jeszcze pytania do Pana Burmistrza, proszę. Radny Krzysztof Dziurewicz, proszę. Pytanie odnośnie 13. Wójtego, więc do w sprawie zasłabanej przygotowania do złożenia z przez procesu wyjścia, po czego do programu i chciałbym zapytać o szczegóły tego projektu. będzie tutaj do czy to są inwestycyjne, czy to są. Czy to są Dobrze. Jeżeli chodzi o spotkanie z panią dyrekt, dyrektor Nancy Zauer, jesteśmy w trakcie opracowywania pierwszego wspólnego wniosku, który mamy zamiar złożyć rozłożyć jako Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej do programu Polska Saksonia i być może również do programu Polska Brandenburgia. Każda z gmin, która jest zainteresowana udziałem w tym projekcie przedstawiła lub przedstawi propozycję, który ten wniosek miałby być objęty do tego wniosku. Ja zostawiłem, zostawiłem kilka, kilka takich, jakby, bo wiadomo to, to, to jest projekt turystyczny, tak? że wiadomo, że tutaj nie będziemy budować dróg ani przedszkoli, natomiast będziemy robili rzeczy związane z, związane jakby z, z, tutaj, nie wiem, z infrastrukturą turystyczną, to więc my złożyliśmy, znaczy ja jakby wyciągnąłem kilka propozycji, między innymi rewitalizacja tutaj wokół obszaru, wokół Domu Kultury, Dom Kultury Nasz do remontu, żeby, żeby można było ten ten zrobić. Potencjalnie można by zrobić również generalnie. generalnie można, złożyłem również jakby pomysł na to, żeby zrewitalizować most ten kolejowy, bo on jest w takim dość słabym stanie. I w ramach, w ramach środków, żeby można było go tam pewne działania z nim, z nim zrobić, bo on wymaga naprawy. No i kilka rzeczy takich związanych, jakby stricte z, z, tym, z, z turystyką. Każda z gmin ma swoje tam pomysły, które zostały tam przelane na papier i wdążone. No i teraz pracownicy EUT muszą zebrać te projekty i ubrać je w odpowiednią, że tak powiem, podstawę merytoryczną, żeby można było, żeby można było złożyć ten wniosek, żeby on był, zachowywał logiczną całość i żeby, te, żeby można było ten projekt dać do, do oceny, do konsultacji i, i, i później dopiero się jakby zacząć go realizować pod warunkiem, że dostaniemy pieniądze. Czekamy, bo to obszar i zakres jest dość, dość, dość duży. No i będziemy czekali na jakby decyzję EUT. Oczywiście będą na pewno też konsultacje, bo to każda gmina ma prawo wnieść i pewno z pewnymi rzeczami się nie zgodzić, ale wiadomo, że my musimy wypracować kompromis taki, żeby, żeby próbować, żeby EWT zaczęło zaczęło realizować rzeczy, które nam są niezbędne i potrzebne. Natomiast mówię, no nigdy to nie jest łatwo, bo im więcej partnerów, w tym sprawa się zawsze komplikuje. Każdy ma swoje jakieś tam pomysły, każdy ma jakieś tam idee do, do, do wcielenia w swoje, no ale będziemy nad tym pracować. No, najważniejsze, żebyśmy ruszyli, żeby już można było jakoś realizować pierwsze, pierwsze, pierwsze projekty. Realizacja takiego projektu to myślę, że byłoby od połowy następnego roku do 2025 roku, czy nawet 2026, bo to jest narażone na etapy, no ale będziemy będziemy próbowali tutaj pozyskiwać środki z zewnętrzne tutaj na rzeczy, które nam są potrzebne. Dziękuję. Radny Robert Brachun, proszę. W kwestii do tego o tym pytania odnośnie EUWT zapytać. Czy plan pracy EUWT zakłada jakąś kolejność, jakiś porządek? Czy te projekty, które pojawią się pewnie w UWT, będą zależne od jakiegoś głosowania, czy też może jest program, na przykład najpierw Muskał, potem Weisswasser, mhm. potem, nie wiem, tam Dybern, mhm. a my, Łęknica, gdzieś tam mamy mhm. swoją pozycję, czy to jest jakby niezależne? Robert, to jest całkowicie niezależne, to jest, nie ma priorytetów, że ktoś jest, że powiedzmy, jest strona niemiecka pierwsza, my druga, nie, nie, to po prostu składamy wniosek jeżeli mamy dokumenty i, i, i, i ten wniosek ma jakąś logiczną całość i wpisuje się w program, to wtedy dopiero, no składamy, wiadomo, że ta, taki każdy projekt, który będzie teraz złożony, musi przejść taką e, jakby konsultację, ona jest obowiązkowa teraz. Kiedyś tego nie było, trzeba pojechać, na przykład pojedziemy do Poczdamu, czy pojedziemy do Wrocławia, żeby pojechać, ja w następnym tygodniu mam między innymi już pierwszy wyjazd do Wrocławia, do wspólnego sekretariatu technicznego, do pana kierownika, pana Krzysztofa Kronowskiego, żeby przedyskutować pewien, pe, pewną formułę, Wniosku, który, który, który będzie, będzie, chodzi tu o rozwoje sieci ścieżek rowerowych, bo na to, na to mogą być pieniądze, Chciałbym, żeby przedyskutować potencjalnie połączeniu to z bioróżnorodnością czyli na przykład z górze Belwederskie, i ten cały teren wokół Oksiru, żeby można było go trochę zrewitalizować. Plus ewentualnie budynek. No i ja chciałbym z nim po prostu przegadać. No i mówię teraz o Łęknicy, tak? Jakbym, że tak powiem, pilnuje bardziej swojego teraz swoich, swoich interesów jako burmistrz Łęknicy. Natomiast no, wniosek musi być komplementarny i musi być spójny. To nie może być takie, że my chcemy zrobić to, a chcemy zrobić zupełnie innego i nie ma jakiegoś takiego wspólnego mianownika do tego. No generalnie, szanowna, szanowna Rado, no. To, to są pierwsze wnioski, a wytyczne do programu się dość mocno pozmieniały, więc naprawdę no teraz tak naprawdę wszyscy się uczymy, nie? Jak, jak to dokładnie ma funkcjonować w latach następnych, żeby można było te środki maksymalnie pozyskać. Także jeżeli chodzi, puentując, nie ma żadnej kolejności. W zależności od tego, jakie są potrzeby, jakie będą możliwości pozyskiwania środków, tak będziemy składali wnioski. Krótko mówiąc, Realizacja naszych projektów zależy od naszej siły przebycia i od finansów Robert, i od wielu rzeczy, ale to... Dziękuję bardzo. Czy pytanie do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością? Radny Maciej Malara, proszę bardzo. Ja mam tutaj jeszcze jedno zapytanie. 30 stycznia bieżącego roku odbyło by się spotkanie z przedstawicielem firmy Nexotech w sprawie możliwości uporządkowania infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do firmy Orange. Tutaj nadmienię, że wcześniej już były tego typu rozmowy, spotkania. Czy to spotkanie było bardziej owocne? Konstruktywne. Tak. Pajączyny zniknął? E, znaczy, szanowni państwo, no, jak wiecie, infrastruktura należąca do Orange jest tutaj serwisowana przez firmę NexoTech. Firma NexoTech może tylko serwisować, czyli na bieżąco usuwać awarii i tak dalej. No ja zadzwoniłem, pozwoliłem sobie zadzwonić, bo dostałem informację od mieszkańca, że tutaj koło pani, pani tutaj pani Jolanty Pienkowskiej kabel wisi przez drogę. Tak na półtora metra będzie ktoś jechał rowerem. To sobie po prostu głowę od, no strąci go, że tak powiem z tego rowera ewentualnie coś się stanie. Zadzwoniłem zadzwoniłem do, do, do firmy żeby szybko zareagować. Nas okazało się że nawet dwie godziny panowie przyjechali bo to naprawdę jest słaba sytuacja. No, było wiele takich rzeczy gdzie firma Orange gdzie infrastruktura na, na naszej gminie jest bardzo słabo zabezpieczona. Nie wiem czy pamiętacie tutaj jak ten słup został kiedyś ścięty, że spadło na ulicy Wojska Polskiego. Przecież też kiedyś zostały przy placu zabaw i to, to taka infrastruktura, która jest naprawdę niebezpieczna. Przy ulicy Fabrycznej też kiedyś wisiały przecież te, te kable i to się cały czas powtarza, więc po prostu często gęsto jest tak, że te, te te linie, te kable, one do nikogo nie prowadzą, bo nikt tego dawno nie używa, ale one są, bo są po to, żeby po prostu robić nam tutaj. Więc umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Ja pojadę do, do firmy, do przedstawiciela firmy Orange, do urzędu tutaj, do oddziału w Zielonej Górze i mam jakiś pewien pomysł chociażby na częściowe uporządkowanie albo likwidację tych słupów, które i tych I to w ogóle są niepotrzebne, bo w wielu miejscach jest tak, że to jest, bo jest. Jakby Nexotech, może nie Nexotech, bo są tylko do utrzymania tego, natomiast firma Orange jakby no nie jest zainteresowana tym, bo jest dobrze, bo jest dobrze, tak? Natomiast estetycznie, ale teraz dochodzi tu już aspekt bezpieczeństwa, bo naprawdę takie rzeczy to naprawdę kiedy komuś się coś stanie, później będzie z tego tytułu naprawdę mogą być bardzo nieprzyjemne rzeczy. Także no, próbuję, bo ale to, to ciężko się z takimi dużymi firmami rozmawiać. No, ale jest, no mam nadzieję, że się chociaż parę rzeczy podali polikwidować. Rzeczy, które są zupełnie bez sensu i niepotrzebnie, tylko zaśmiecają i, i przy okazji tworzą niebezpieczne sytuacje w gminie. Ale gmina ma umowę na, na wiem, jakąś Orange dotyczącą infrastruktury czy to tak po prostu... Robert, to, tak kiedy, kiedyś tak zostało ustawę i to tak, tak zostało, tak? Okay. Mhm. Dziękuję, Bo bardzo. dziękuję proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj nie tylko OREC ma swoje, jakby, kable, ale jeszcze Nea. Czy tutaj y... pan będzie również rozmawiać? To jest Ko -ko -ko kolejny niełatwy -ko przeciwnik do ogrania. Nea, wiadomo, ma swoją tutaj infrastrukturę. Jeżeli, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, bo akurat dzisiaj przyszła, przyszedł pan kierownik z firmy, dyrektor z Emiotów. Ci, którzy projektują, projektują projektują na dworcową generalnie już jest o decyzję środowiskową, bo musimy wydać jako gmina decyzję środowiskową. Między innymi zakładamy likwidację paru słupów. Mam nadzieję, że się uda. Paru słupów te, które są bo są, czy na naszych działkach, więc systemowo można dziś próbować to robić, ale przeważnie takie rzeczy są robione przy inwestycjach. Jak się robi inwestycje, to wtedy jest jakby chcemy to skablować żeby tego nie było, bo wiadomo nawet te warunki tutaj, które są teraz, które są anomalia pogodowe powodują, że wszyscy wiemy jak wieje, jak u nas prąd się co chwilę włącza i wyłącza, a nawiązując jeszcze do tego, no właśnie czekamy też jest chyba już decyzja, żeby skablować w ogóle średnie napięcie między stacją Bronowica a Łęknica, ta która przebiega przez ulicę Polną. Ja mam nadzieję, bo to też trzy lata załatwiania, mam nadzieję, że teraz trochę chociaż y, y, może nie będzie się tak często prąd gdzieś tam tutaj u nas y, uciekał tak, z sieci bo ze względu na to, że to będzie skablowane, będzie odpowiedni ten i odpowiedni ten mam nadzieję, że to się trochę pomoże. Także to sukcesywnie można powoli robić, ale to, na, to naprawdę wymaga, wymaga też i pieniędzy i, i, i jakiegoś tam, że tak powiem zaangażowania, żeby powoli, to, powoli te rzeczy prostować, bo często gęsto jest tak, że ta infrastruktura jest przestarzała, ale no jest, bo jest i usunąć ją jest, nie jesteśmy w stanie. Nie? A propos tej, tej linii energetycznej między węzłem bronowickim a Łęknicą, ona jakiś czas temu, kilka lat chyba, temu została bardzo gruntownie wyczyszczona z tego koczyku, z tych roślinności rowerowskiej pod linią, ponieważ to były głównie akacje, to one puściły będy i w tej Słysko. chwili to wiem, bo tam byłem, te małe drzewka sięgają już do czyli więc jeżeli mm -hmm. powieje, to one rozwiązują do ziemi i prądu Łęknicy, nie ma. No to Robert, to, to, to, to co mówisz, nie? Jeżeli, jeżeli, to, jeżeli, to będzie, jeżeli to będzie schowane do ziemi, a już projekt jest, i to ja nawet naciskam w ten sposób, bo, bo to firma, przetarg wygrała bardzo duży, to jest przetarg w granicach 54 milionów złotych na trzy lokalizacje w województwie lubuskim. To jest gdzieś w granicy koło Żagania, w Łęknicy i w Krośnie. Już chyba w, w, wymogłem tak nawet na dyrektorze, szef tej firmy, żeby jak zaczął, przyjechał, bo on musi zwieść sprzęt, akurat jest z Łomży, żeby zaczęli od Łęknicy. Żeby nie zaczęli od Krosna, tylko żeby od nas zaczęli, tą, bo nam potrzebne są też Między innymi działki tam są, które blokują. Między firma BBS też złożyła po o pozwolenie na budowę yy, tych osiedli, bloków i też ta, te, te, te linie tam no, przeszkadzają. I miało być to rozwiązane w tamtym roku, nie udało się, bo znowu jakieś papierki, dokumenty i tak dalej. Ale w tym roku już jest w Starostwie Powiatowym i urzędnicy Starostwa Powiatowego pracują na tym nad tym dokumentem. Mam nadzieję, że już może niedługo zobaczymy to pozwolenie na budowę i będzie można bić łopatę. No to bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu pojawia się nadzieja właśnie, że te wyłączenia w Łąknicy będą dużo rzadsze. No bardzo by było fajnie, gdyby się to udało zrobić jeszcze. Mieszkańcy miejscowości po drugiej stronie Nysy Łużyckie się śmieją, że jak lekko zawieje, deszcz, czy deszcz zacznie padać, to w nic nie ma prądu. Bo u nich takich problemów nie mają. Czy jeszcze pytania do Pana Burmistrza związane z jego działalnością? Proszę bardzo. Odnośnie 22 lutego to jest spotkanie z przedstawicielami Urzędu marszałkowskiego w sprawie omówienia koncepcji zagospodarowania domu kawalerskiego, a w szczególności interesuje mnie w kontekście nadania nowej funkcji sposobu zagospodarowania gospodarowania domnego Szanowna Rado, od półtora roku trwają usilne kontakty i spotkania w zakresie zagospodarowania domu dziecka, który Urząd Marszałkowski nabył ponad rok temu, chyba już nawet, tego co się... Ja że tak powiem ze względu na to, że ten budynek leży na terenie naszej gminy. Ja bym chciał, żeby ten, ten budynek został maksymalnie dobrze wykorzystany z korzyścią tutaj dla, dla mieszkańców naszej gminy. No, biorę udział w tych zawsze spotkaniach, ponieważ no, jestem takim jakby zwolnikiem, koordynatorem pomiędzy tutaj Urzędem Marszałkowskim, ale też fundacją Park Księcia Piklera, która zarządza Parkiem Morzakowskim. Dlaczego? W Parku Morzakowskim w Domu Kawalera to jest taki duży budynek po prawej stronie, jak się patrzy na... No... Na, na, od frontu na zamek. To jest ostatni niezagospodarowany budynek w Parku Rzekowskim i po niemieckiej stronie od wielu lat, może od wielu nie, ale od trzech to co najmniej trwają prace koncepcyjne w zakresie zagospodarowania tego budynku i po konkursach, które zostały zorganizowane wyłoniono wykonawcę, który ma tam zrobić właśnie takie centrum, centrum jakby promocyjne, edukacyjne geoparku Murzakowa. Inwestycja jest już można powiedzieć zaklepana, trwają prace nad pracę nad projektem budowlanym i w roku następnym będzie ogłoszony przetarg na budowę. Zabezpieczona jest kwota 36 milionów euro na ten budynek. Jeżeli mogę tak powiedzieć, to ma być wstęp za darmo i tam naprawdę to będzie coś wielkie wow. I teraz chodzi o to, żeby Urząd Marszałkowski nie budował tego samego po polskiej stronie, bo to byłoby bez sensu, żebyśmy robili dwa bardzo zbieżne a nawet takie same obiekty koło siebie, tylko żeby uzupełnił. Urząd Marszałkowski poprzez swoje kompetencje. Może jest jakby rzucone takie hasło, że to ma być Centrum Edukacji Ekologicznej myśli Zielona Szkoła. I jest też taki pomysł na to, żeby zrobić Centrum Edukacji albo Międzynarodowe Centrum pod Egidą UNESCO. No tam jest tych rzeczy takich jakby, no próbujemy, próbujemy to tak, żeby to było komplementarne, żeby można było po tej, po tej stronie polskiej być bardziej w stronę iść edukacji tej ekologicznej, gdzie po niemieckiej stronie byłoby coś pokazane jak to kiedyś powiedzmy wyglądało kolokwialnie, a tutaj od strony takiej edukacyjnej. Oczywiście planowane tam są również być sala konferencyjna, miejsca noclegowe no i całe zagospodarowanie terenu, tylko że ja bym nie, ch nie chciał się wypowiadać, bo na razie jest dużo pomysłów i te pomysły muszą się tam skrystalizować i to tak naprawdę Urząd Marszałkowski podejmie decyzję co tam ma być, i jak to ma wyglądać, bo, bo środki Podobno są też zabezpieczone na to. Ale to jest, na razie jest dużo ogółów, ale te ogóły powoli się zaczynają krystalizować w jakiś wspólny projekt, wspólny w sensie o tym, że to będą dwa budynki ze sobą komplementarnie połączone w tym sensie, że będą się nawzajem uzupełniać, a nie robić sobie konkurencji. No nie chcę więcej mówić, bo to, to, to też ja nie podejmuję decyzji, więc, więc w tym zakresie mogę tylko gdzieś, nie wiem, podpowiadać, trochę, trochę tam pomagać, organizować spotkania, żeby. żeby żeby jak najbardziej tutaj przedstawić tę sytuację, jak to wygląda. To o tyle. Do końca roku ma zostać zrobiona, wybrana koncepcja, prawdopodobnie ogłoszony przetarg na, na, na zrobienie dokumentacji projektowej. A jakby się udało, to w 2024 roku można byłoby, może myśleć już o jakiejś budowie. tak? No to wiadomo to czas, to, to, to się takie rzeczy nie robi szybko, ale najważniejsze, żeby to dobrze przemyśleć, żeby można było to zagospodarować tak, żebyśmy mieli z tego jak największy pożytek. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania Myślę do Pana zanim. Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami? Nie widzę, więc punkt został wyczerpany. Kolejny punkt porządku obrad to przedłożenie pisemnych interpelacji zapytań radnych. Czy ktoś z Państwa radnych zgłosił interpelację lub zapytanie? Proszę bardzo. Czy radny Krzysztof Dziurewicz. Można odczytać, żeby już od razu zasygnalizować sprawę. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego. Oznacza tutaj nowego roku, a potem Pan Burmistrz zakupił nowy kalendarz. stare sprawy, to to Można to można sprawy, które były przedstawiane wielokrotnie, to dwie łapki są znane. Z jednego szczebla i pracowników. Dostał mieszkańców poprawek jakości liczeb i sprawiedliwego dostępu do podstawowych elementów mieszkańców ludzi takich jak podróż o dobrym stanie publicznym, oświetlenie kogo. Przypominam, że od kilku lat mieszkańcy ulicy Chabrowej proszę o utwardzoną drogę do swoich procesji oraz oświetlenie tej wina. Zróbmy to moim pośrednictwem. Wielokrotnie prosiłem o interwencję w tej sprawie oraz o oświetlenie drogowej przy ulicy Parkowej 1. Wielokrotnie burmistrz obiecywał o rozwiązanie tego problemu wybić nic w tej sprawie dziecka. Tak, Pytanie wynikające z interwencji. To nie, czy władze miasta mogą rozwiązać te znane i dużo problemy, ale kiedy. Proszę o przedstawienie harmonogramu prac. Rozwiązujące wymienione problemy, takie jak droga przy liczbie Habrowej, oświetlenie przy ulicy parkowej nr 1, naprawa dróg, dróg gruntowych Leśna, Kronowa, wybrzeżna, odnowienie o, oznakowania oznakowań poziomych dróg, czyli rozwiązywanie pasów i linii. Naprawa e nawierzchni bitumicznej w ulicy Leśnej, Główniczej oraz pozostałych ulic odmawiający usunięcie nieczytelnych oznakowań w ulicy Człodkowie Dziękuję. Dziękuję bardzo. Interpelacja zostanie przekazana burmistrzowi, oczywiście. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma przygotowaną interpelację? Albo zapytanie? Nie widzę czyli kolejny punkt porządku obrad to informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelację zapytania w związku z tym, że na poprzedniej sesji takowych nie było, więc punkt automatycznie został wyczerpany. Nim przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad proponuję małą przerwę w okolicach 15. Panie Przewodniczący, czy ja mogę po, y, zabrać inną sprawę, ponieważ tak, proszę bardzo. o 10.30 udało, udało mi się, no, pan komendant nowy komendant powiatowy policji w Żarach Chce, chciałby się po sesji spotkać. Ja myślę, że tam koło, jakby byłaby dziesiąta... No to dziesięć minut przerwy. To ja zadzwonię, żeby było o jedenastej, dobrze? Bo, bo, bo, Albo bo, tak. Tak? No. Tak? Dobrze, Zrobimy tak? Py... To ja do niego zadzwonię. Dla, dla, dla, dla pewności, żeby Dokładnie. nie czekać. Tak, tak. Tak. Chciałem tylko powiedzieć, Szanowna Rada, tak, szanowni goście, wznawiam obrady 50. sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Łęknicy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych. co stanowi forum, przez którym Rada może obradować, podejmować prawomocne decyzje. Witam pana Mecenasa, który w międzyczasie dotarł na obrady naszej sesji, a do tej pory udzielał porad osobom zainteresowanym. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Łęknica. Wszystkie komisje, które opiniowały. Projekt tej uchwały zaopiniowały pozytywnie. Czy jakieś pytania? Kto chce zabrać głos odnośnie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 538 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 10 200 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 219 400 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3, ustęp 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 milionów 726 tysięcy zł złotych groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w obrębnych przepisach. Ustęp drugi ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 milionów 926 tys. zł 2 groszy. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty zmienia się załącznik uchwały budżetowej Gminy zawierający planowane zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 zmienia się załącznik uchwały budżetowej Gminy zawierający planowane dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty zmienia się paragraf 6 uchwały który o zmianach otrzymuje nowe brzmienie. W ustępie pierwszym ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 202 400 złotych. Ustęp drugi ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 261 400 złotych. Ustęp trzeci ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000 zł. złotych. Paragraf siódmy. Zmienia się paragraf 12 uchwały, który po zmianach otrzymuje nowe brzmienie. W ustępie pierwszym ustala się dochody finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 863 955 zł oraz wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 063 100 zł. W ustępie 2 ustala się dochody z funduszu pomocy w kwocie 40 823,58 zł oraz wydatki finansowane z funduszu pomocy w kwocie 198 302 056 groszy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 8. Do paragrafu 13 uchwały dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf 9. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2023 wynosi Ustęp pierwszy: Dochody 18 302 811 50 zł. 50 groszy, w tym. Dochody bieżące 16 672 126 58 zł. 58 groszy. Dochody majątkowe 1 630 685 zł. Ustęp drugi: Wydatki 22 28 896 zł. groszy, w tym. Wydatki bieżące 17 782 780 2780, 56 zł. 56 groszy. Wydatki majątkowe 4 miliony 246 116 złotych 4 groszy. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 50 przez 308 przez 2023 Rady Miejskiej w z dnia 3 marca tego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Włochnicy została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włochnicy na lata 2023-2033. Również ten projekt uchwały został przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Bez tego przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50-309-2023 przez przez Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknice na lata 2023-2033. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łęknice na lata 2023-2033 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica jak w załączniku nr dwa do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 50 przez 309 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy, z dzisiaj w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknica na, na lata 2023-2033 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęgnicy. I ten projekt u uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos odnośnie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50 przez 310 przez 2023 Rady Miejskiej w z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęgnicy, na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy w następujących kwotach i miesiącach 2023 roku: marzec kwota 490 zł, kwiecień kwota 490 zł, maj kwota 490 zł, i czerwiec kwota 490 zł. Paragraf drugi, drugi traci moc uchwała numer 46 przez 287 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy. Paragraf 3. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Łęgnicy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 50 przez 310 przez 2023 Rady Miejskiej w z dnia 3 marca tego roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęgnicy została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy ten projekt uchwały uzyskał uznanie w oczach komisji, bowiem wszystkie pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos odnośnie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50 przez 311 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgnicy. na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 100 tysięcy złotych. Paragraf 2. Szczegółowe warunki dotacji oraz zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Łęknica a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 50 311 przez 2023 Rady Miejskiej w Ujętnicy z dnia 3 marca tego roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujętnicy została przyjęta jednogłośnie. W kolejnym punkcie porządku obrad mamy projekt jeszcze jednej uchwały. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęgnica w 2023 roku. Komisję i ten projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały. Wyjątku nie było. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos odnośnie tego projektu? Wszystko wyjaśnione podczas obrad komisji, więc nie ma wątpliwości. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50 przez 312 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku. Na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Miejska w uchwała uchwala co następuje. Paragraf 1 określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku zwany dalej programem. Paragraf drugi. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Łęknica realizuje się poprzez Punkt pierwszy. Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach przez Urząd Miejski w Łęknicy. Punkt drugi. Umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Paragraf trzeci. Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Łęknica realizowana jest poprzez Punkt pierwszy: Zapewnienie dokarmiania kotów przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, Zakup pożywienia dla kotów wolno żyjących zapewnia Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy. Punkt drugi: Sterilizację lub kastrację kotów przez lekarza weterynarii w Łęknicy działającego na zlecenie Gminy Łęknica. Punkt trzeci: Zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom przez lekarza weterynarii działającego pod firmą przychodni weterynaryjnej dr do, ZOO w Lubsku lub y, gabinet weterynaryjny w Łęknicy działających na zlecenie gminy Łęknica. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łęknica ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu. Ustęp drugi. Zgłoszenie o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia, czyli moje urząd miejski y, w Łęknicy, który zawiadamia y, lekarza działającego pod firmą przychodni weterynaryjnej dr ZOO w Ludzku lub Łużycką Spółdzielnię Socjalną w Piotrowie przyjmującą zgłoszenia i działających wspólnie już na zlecenie y, gminy Łęknicy. Odłowione zwierzęta bezdomne podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Paragraf 5 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Żurawi w Żarach realizuje lekarz weterynarii, weterynarii działający na zlecenie tego schroniska. Paragraf szósty. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują. Punkt pierwszy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żarach. Punkt drugi Urząd Miejski w Łęknicy. Paragraf siódmy. Usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w schronisku realizuje lekarz weterynarii działający na zlecenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w żarach. Zgłoszenie o potrzebie uśpienia ślepych miotów zwierząt przyjmuje również Urząd Miejski w Błęknicy, który zawiadania lekarza weterynarii działającego w Lubsku lub lekarza weterynarii działającego w Błęknicy. Paragraf 8. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opiekę nad nimi zapewnia gospodarstwo rolne w miejscowości Żarki Wielkie. Paragraf 9 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez lekarza wetery weterynarii działającego pod fi firmą przychodni weterynaryjnej dr. ZOO w Lubsku. Paragraf 10 Na realizację programu w 2023 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 25 tysięcy złotych w tym... Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w troniczku 16 tysięcy złotych. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami 2000 zł, Na odławianie bezdomnych zwierząt 2000 zł, złotych. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 500 złotych. Usypianie ślepych miotów 700 złotych. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w wykazanym gospodarstwie rolnym 800 złotych. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3000 zł. Paragraf 11. Traci moc uchwała nr 36 przez 233 przez 2022 Rady Miejskiej Włochnicy z 4 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włochnicy w 2022 roku. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi obrończycy. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 50 przez 312 przez 2023 Rady Miejskiej w z dnia 3 marca tego roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na Czarnie Gminy Błędnica w 2023 roku została przyjęta jednogłośnie. I tyle porządek obrad dotyczący projektu uchwał. Kolejny punkt to przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błędnicy na 2022 rok komisje zapoznały się z tymi sprawozdaniami. Czy ktoś w tym temacie chciałby coś uzupełnić, zabrać głos? Wszystko zostało szczegółowo tutaj w tych sprawozdaniach opisane. Stwierdzam wobec tego, że Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałej Rady Miejskiej w Łęknicy za rok ubiegły. Kolejny punkt porządku obrad, sprawy różne. Mamy tutaj kilka pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej, w tym trzy pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, chronologicznie. Najpierw z 2 lutego. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, uchwała nr 159, w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Łęknica na lata 2023-2033 Spad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Męknicę na lata 2023-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w artykule 226 ust. 1 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w uzasadnieniu szczegółowo wypisano kwoty i dlaczego właśnie podjęto taką decyzję. Oczywiście całość pisma. Ich kolejnych pism jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Można się z tymi pismami zapoznać. W podpisie tej uchwały Przewodnicząca Składu Orzekającego Pani Iwona Popiel. Kolejna uchwała RIO, uchwała numer 65 przez 2023, czyli wcześniejsza, prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o numer, ale wpłynęła 21 lutego dopiero. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej i Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieistotne naruszenie prawa w wyżej wymienionej uchwale. Chodzi tutaj akurat o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Łęknica. I to yy, uchybienie nieistotne naruszenie prawa jak tutaj określono polega na wykazaniu w paragrafie 7 niewłaściwej kwoty dochodów i wydatków otrzymanych z funduszu pomocy oraz niezgodności w zakresie klasyfikacji budżetowej pomiędzy załącznikiem nr 5 do uchwały pod nazwą dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, a wydatkami budżetowymi. Sądzę, że Pani Skarbnik już tutaj wszystko opanowała i jest tak jak być powinno. Dobrze mówię? I kolejne pismo też z Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli ostatnie już. Uchwała nr 160 przez 2023 dotyczy ona z, z wydania opinii w sprawie no, możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego na, w uchwale budżetowej Gminy Męknica na 2023 rok. Pismo wpłynęło od 2 lutego numer 160 uchwały przez 2023 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze opiniuje pozytywnie możliwość finansowania deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej gminy Łęknica na 2023 rok. I tutaj też szczegółowe uzasadnienie w podpisie przewodnicząca składu orzekającego pani Iwona Popiel. Pismo kolejne, które wpłynęło to już i do burmistrza i do Rady Miejskiej w podpisie prezes OSP Łęknica ale chodzi tutaj o to co już żeśmy w zasadzie zdecydowali, bo pismo dotyczyło dofinansowania zakupu wozu strażackiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Pozostałą brakującą kwotę OSP zadeklarowało się, że zdobędą we własnym zakresie. Myśmy, tak? Strażaków, że Bardzo dziękują Wysokiej Radzie za środki, które zostaną przeznaczone na zakup bardzo cennego dla nich samochodu. Dziękuję. No i życzymy, że jeżeli zakupiony sprzęt zostanie, żeby służył. Jak najmniej. Jak najmniej. Tak, dokładnie. Jak najmniej. Bo jeżeli te pojazdy są potrzebne, to coś złego się dzieje, prawda? Oni nie wiem. To może w ogóle nie kupmy, to w ogóle nie. W to no chyba, że chodzi tylko o usuwanie jakichś tam tak, gałęzi, które rzeczy. gdzieś tam zagrażają niebezpieczeństwo, ale to nic innego. W sprawach różnych jeszcze. Dnia idzie... jutrzejszego, czyli w sobotę. O godzinie 18.00 Festiwal Światła będzie miał miejsce w Parku Murzakowskim w Łęknicy. 5 raz zostało wyznaczonych, tradycyjnie, jak to było wcześniej, przed pandemią. Oczywiście jedna z tras rozpocznie swój marsz od punktu informacji turystycznej, który znajduje się przy wejściu do Parku Murzakowskiego przy ulicy Hutniczej 19. Od godziny 17.00 będą już tam przewodnicy, będzie można przyjść. Każdy uczestnik, mam nadzieję, że wystarczy, otrzyma, otrzyma lampion będzie rozpalone ognisko, żeby w razie zimnej pogody nikt nie marsz. Będziemy też częstowali gorącymi napojami typu kawa herbata. Ktoś będzie coś innego za sobą chciał przynieść, to proszę bardzo, ale u nas będzie kawa herbata do dyspozycji. Także zapraszamy do udziału. Można oczywiście iść trasą, która będzie prowadziła z punktów po niemieckiej stronie, czyli zachodniej stronie parku. Od godziny 17.00 będziemy, o 18.30 spacer się rozpoczyna. I, I kolejna taka informacja, może nagłaśniona dość mocno w mediach. Rozpoczął się sezon na pit. Od 15 lutego podobno można już śmiało wypełniać. A w związku z tym, skoro sezon na pit rozpoczął, to już pomału trzeba by było myśleć o wypełnianiu oświadczeń majątkowych za rok poprzedni. Przy czym, jeżeli Państwo się za to wezmą, to proszę mieć na uwadze to, co Urząd Skarbowy przesłał w tych informacjach dotyczących niewłaściwości przy wypełnianiu oświadczeń. Dlatego, że jak to było widać, na podstawie tych tam informacji z urzędu było bardzo skrupulatnie wszystko sprawdzane. A muszę powiedzieć, że Urząd Skarbowy bardzo szybko przelewa pieniążki, jeżeli ktoś nadpłacił podatek. 10 dni, 10 dni pieniądze już miałem na koncie. A w drugą stronę też tak działa? W drugą stronę, nie wiem jakie są terminy, jeżeli ktoś ma niedopłatę, w jakim terminie musi po złożeniu tego, tego pita złożyć, wpłacić stakujące. nie wiem, ale każdy ma swój, w razie gdy musi, ma niedopłatę, ma swój mikrorachunek w Urzędzie Skarbowym, można go wygenerować na stronie Urzędu Skarbowego bez problemu najmniejszego, podając tylko że numer PESEL, więc więcej nie trzeba. to Także ja już oświadczenie złożyłem majątkowe, gdyby ktoś pytał. W sprawach różnych, czy ktoś chce z Państwa zabrać głos? Proszę uprzejmie. Radny Robert Brachun. Ja chciałbym powiedzieć parę zdań z, z, z aktem wandalizmu, który miał miejsce na Białej Ścieżce i poprosić i poprosić Pana Burmistrza oraz panów Policjantów o pomoc. Być może zwrócenie większej uwagi na, na zjawisko rozjeżdżania lasów przez kładowców. W czym rzecz? Bardzo cenny obszar na Boginie, obszar źródełek. To taki obszarek w skali mikro, ale, ale niezwykle taki przyrodniczy. Został zdewastowany, został zdewastowany już któryś raz z kolei. Wiemy, że tymi maszynami ludzie poruszają się po, po całym obszarze Badliny, i naszej gościeżki i do czego zmierzam. No, zostały już podjęte pewne działania mające na celu zabezpieczenie tych, tych terenów i, i prosiłbym, żeby te działania zostały wsparte. Lasy państwowe. Są gotowe te działania podjąć. Będziemy o tym rozmawiali, mam nadzieję, w przyszły piątek z Panem Nadleśniczym. I, no i po prostu chciałem prosić o wsparcie i, i, i Pana Burmistrza i pana Policjantów w tym temacie. Nasz geopark jest niezwykły pod różnymi względami, między innymi pod względem przyrodniczym. Sądzę, że mamy ambicje nie tylko jakby promować go pod kątem turystycznym, ale również pod kątem naukowym, badawczym i edukacyjnym. Takie y, obszary są niezwykle cenne właśnie w tych zadaniach edukacyjnych, y, badawczych i naukowych. Tutaj też można fajnie y, rozwijać działalność naszego geoparku w tym kierunku. Więc bardzo ważne jest, żeby te cenne przyrodnicze obszary po prostu zaopiekować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Jest, Widziałem zdjęcia, które Robert przesłał panu burmistrzowi bodajże też. Z tego Tak, tak widziałem. ja rozmawiałem tak. tutaj z panem nadleśniczym i y, rozmawiałem. La, lasy państwowe prawdopodobnie nie chcę się wypowiadać, ale chodzi o monitoring, żeby, żeby, żeby nakładać, ale to, to jest ten akt wandalizmu to jest ktoś no, nie, trudno to nieświadomie zrobić, jeżeli tam jest oznakowane są trasy gdzieś tego pieszo-rowerowy i jeździąc składem, no to naprawdę trzeba, to tylko zła wola, bo nic więcej, bo nie brak wiedzy, tylko to celowo ktoś jeździ, bo ja zawsze się śmieję, tak samo jakby nie, wiem, ktoś przyszedł kupił narty i przyszedł do urzędu i mówi, proszę mi wybudować się na narciarską, bo ja chcę sobie poskakać na nartach, bo narty kupiłem, jak się kupuje, kłada, no to trzeba mieć tą świadomość, że gdzieś trzeba szukać tych dróg, gdzie można jeździć normalnie, a nie pójść na taki teren, jak tu Robert słusznie powiedział, bardzo cenny, bo to jest unikatowy teren i pojeździć tam kładem, no to co, ręce opadają, co, co można więcej powiedzieć. Faktem jest przykro, to jest zdarzenie akurat, ale z tego wniosek, że ludzi myślących inaczej po prostu nie bekuje. A, a jeżeli ktoś zauważy tego typu aktywność, to trzeba no, piętnować i zgłaszać do odpowiednich organów. Nic innego nam nie pozostaje. W sprawach różnych ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. To kolejny punkt porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 49. sesji. Czy ktoś ma jakieś uwagi dotyczące protokołu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad czterdziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy. Kto za, kto przeciw, kto wstrzymuje się, proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania protokół, protokół z obrad 49. sesji Rady Miejskiej w Łęgnicy został przyjęty jednogłośnie. i W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 50. sesji Rady Miejskiej w Łęgnicy. Dziękuję wszystkim radnym, zaproszonym gościom za udział w sesji obrady 50. sesji. Uważam za zamknięte.